Bądź obłędny, luźny i spoko. Szanowni Państwo, czy tego typa można nazwać nowoczesnym gościem? Z jego buciorami, portkami, starym golfem i kamizelką? Wygląda jakby go mamusia ubierała. Nie zapomnij, kapeluzka. O Ojo! Nie, nowoczesny gość nie może wyglądać jak cieć ze złomowiska. On musi mieć styl. Musi być obłędny, luźny. Spoko. Rajuśku, chcę być oględny, leśny i koko. Koko? Do rzeczy. Aby zrozumieć współczesne style, trzeba się cofnąć do korzeni. Zacznijmy od zamierzchłych czasów. Lata 60. Początkowo dominujący styl rozlewał się po świecie z Wysp Brytyjskich. Były to czasy angielskich wdzianek i hałaśliwej muzyki. Był to bardzo rześki styl i wielu go uwielbiało, zwłaszcza dziewczyny. Toma. Zapięty po szyję styl wczesnych lat 60. ustąpił miejsca innemu brytyjskiemu trendowi, rodem z Londyńskiej Carnaby Street. Męskie ubrania były wtedy bardziej kolorowe, bardziej zdobne, bardziej i w ogóle. Wdechę lala. Ojo. Lata 60. płynęły otwierając wrota luźniejszemu stylowi hipisowskiemu. Przyszedł czas wolnej miłości, dzieci kwiatów i spodni dzwonów. Spodnie, dzwony. Ojo. Ten luzacki styl również podobał się dziewczynom. Hej, słońce! Zważaj, bracie! Nieuniknione było nadejście od jazdowych lat 70. Moda była wtedy niezwykle ważna. Złoto, poliester i bujne owłosienie na piersiach były nieodzownymi atrybutami nowoczesności. O, niezła jest to balanka. Wkrótce do mody wdarły się elementy sztuki masowej, a zwłaszcza atrybuty z filmów science fiction, kosmiczne kostiumy i szokujące fryzury. Gnębi mnie jakieś złe przeczucie. Każdy dałby się zabić za rekwizyt z filmu. Uuu, ekstra! W latach 70. dominował jednak inny styl, a mam na myśli oczywiście... disco. Ciuchy były tak obcisłe, jakby ich wcale nie było. I komu ty to mówisz? Im wyższe miałeś platformy, tym byłeś lepszy koleś. Nie chodziło jednak wyłącznie o dobry wygląd. Trzeba się było też dobrze ruszać. Babki musiały widzieć, że z ciebie niezły tancerz, że umiesz się gibać, robić pociągi, tańczyć kaczuszki. A tak, babki kochały tancerzy. Lata 70. odeszły w siną dal, ustępując miejsca totalnie odjazdowym 80. Moda wyrażała wtedy bunt młodzieży. Był to czas skóry, gitar i mocnego makijażu. Wszystko to mówiło: Nie zadzieraj ze mną, jestem gwiazdą roka. ale muzyczny trend szybko zastąpiony został szykownym i bogatym stylem bywalca drogich nocnych klubów w modnych kurortach. Koński ogon był obowiązkowy. Ubranie było sprawą uboczną. Bez dwóch parkułek było się nikim. Ale odjazd! Teraz dziewczyny normalnie oszaleją. W latach 80. powstały pierwsze infostrady otwierające drogę technologii lat 90. -tych. Pojawiła się cała rzesza luzackich hakerów z bojowego pokolenia. Wow! Ej, bała, podaj mi swój e-mail. Spadaj na drzewo. Mój serwer nie jest dla ciebie. Hmm? Kolejnym trendem była moda na chłopaków z sąsiedztwa. Witamy w świecie rapu. Hip hopowiec musi mieć luźne nachy. Luźne? To może włożę szelki. Najlepiej niedopięte. Yy, to przeszkadza! Musi dawać czadu. Ani myślę! Musisz się nauczyć nad sobą panować. Them. Żegnając lata 90. wkraczamy w nowe tysiąclecie Świetlane czasy XXI wieku Kto wie, jakie trendy czekają nas w tym... Hej, znów się tu pałętasz w swoich prehistorycznych ciuchach? Nikt przy zdrowych zmysłach tak by się nie ubrał Jak leci, Goofy? Ładna czapka Całkiem niezły z ciebie, towar. Jest to jedynie dowód na to, że w świecie pop kultury to co stare jest nowe. Gratuluję, przyjacielu, ty to dopiero masz styl.